Kawiarenka Kafetosz W lądku zdroju Jest sobota, słoneczny i ciepły dzień Idę z małżonką zaliczyć jakąś kawę lub inny zimny napój Wygląda prześlicznie, pergola z kwiatuszkami Zobaczymy, czy napoje też dorównają zieleni Kawiarenka Kafetosz w lądku zdroju powrót po latach na dwie kawki latte Maciato ze wzorkiem mus truskawkowy i mus truskawkowo-brzoskwiniowy Dobry? Smakuje? No, od czego tu zacząć? od musu chyba tak? No zobaczymy truskawkowy z bitą śmietaną kurz, Trzeba się skusić Mus truskawkowy zniknął w połowie Żonie zniknęła połowa musu brzeskwiniowego i został truskawkowy Jeszcze raz zobacz jakie wspaniałe wzorki na kawie To koniczynka czterolistna dla żony na szczęście A dla mnie, nie wiem co to jest, też Też koniczynka i mus Mus truskawkowy prawie zjedzony Zabieramy się za kawkę W kawiarence Café to lądek drugi. Powrót po latach nawet kawka w kawiarence, Kafetorz znika Na dworze jest bardzo ciepło, no kawka też ciepła, ale jaka może być kawka, jak nie mrożona Za to musy były zimne Co tam robisz? Zdjęcie jakieś? Kafe szukam kawetosz Lądek Zdrój, tylko nie wiem jaka ulica Nie wiem, Jaka ulica? Kafetosz Niepo... niedaleko Wojciecha. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także jak nie wiesz, gdzie pójść na kawę w lądku zdroju, to toż na pewno jest dla ciebie. Kawka wypita. Otoczenie prześliczne. Kwiatuszki. Magnolie jakieś te fioletowe, te pomarańczowe, to nie wiem co. To żona. I rozważamy deser tiramisu. Nie, nie, nie, nie. galaretka. Kurde, za dużo kalorii. Kurde, za co dużo przy w tych knajpach? To może Pilznera po po tym, to już ogóle się na bądź nie, później idziemy do pani dobra czyli kawka w cafetosz znikła i desery też